które próbują zatopić naszą łódź. Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? To wiara daje nam siłę do zwycięstwa nad złem. Trudności i próby muszą przychodzić na wspólnotę Kościoła. One są nam potrzebne, abyśmy nie posnęli w komforcie samozadowolenia. Chrystus jest w Kościele i z Kościołem. Potrzeba nam wiary w Jego obecność i Jego wszechmoc. Imię Jego jesteśmy w stanie pokonać każde zło, zarówno to zewnętrzne, jak i wewnętrzne.